Aberdeen, sfilmowane 61 maja 2014 roku, piękny, słoneczny dzień, te wieże gdzieś są na Union Street, tutaj jakiś port, raczej wygląda to na przeprawy promowe. Widoczek naprawdę prześliczny. Większość tych domów zbudowana jest z granitu. A wieże, które widzisz, z całą pewnością są granitowe.